Cześć! Być może gdzieś już słyszałeś, że aby poprawić widoczność swojej strony w wyszukiwarce, powinieneś pracować nad rozbudową kontentu na stronie. Na przykład przez prowadzenie bloga, tworzenie rozbudowanych opisów ofert itd. To jest oczywiście prawda, ale warto też wiedzieć w jaki sposób tworzyć te opisy, aby były one przyjazne robotom wyszukiwarek. I to właśnie chciałbym pokazać Ci w tym wideo. Zapraszam do oglądania. Skupię się tutaj na postach blogowych, chociaż te same zasady odnoszą się zarówno do opisów produktów na sklepach internetowych, do podstron ofertowych na stronach itd. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o odpowiedni tytuł naszego posta blogowego, ponieważ to właśnie po tytułach posty najlepiej indeksują się w wyszukiwarkach. Dobry tytuł powinien odzwierciedlać coś, co, czego szukają Twoi klienci. Ogólnie dobieranie dobrego tytułu jest dosyć rozbudowanym zagadnieniem, warto przy tej okazji pokazać kilka narzędzi, więc zostawię to sobie na osobny film. Natomiast teraz taka szybka wskazówka, tytułuj swoje posty blogowe w taki sposób, jakie pytania zadają Tobie Twoi klienci podczas spotkań czy rozmów telefonicznych, czyli w skrócie Twoje posty powinny odpowiadać na częste pytania Twoich klientów. Przejdźmy teraz do ekranu, pokażę Ci na przykładzie edytora klasycznego WordPress, w jaki sposób powinieneś dodawać artykuły na swojego bloga. Jestem teraz w edytorze WordPressa na przykładowej stronie i chciałbym dodać artykuł, który będzie dobrze zoptymalizowany pod wyszukiwarki. Przede wszystkim jeśli chodzi o tytuł, to chciałbym zatytułować ten artykuł, ile kosztuje wykonanie strony internetowej. Ponieważ takie pytanie często zadają moi klienci, mam też dane z innych źródeł, takich jak kampanie Google Ads, że to słowo jest dosyć popularne, dlatego właśnie w taki sposób chciałbym zatytułować mojego posta. Przechodzę teraz do edytora treści, to jest dokładnie ta, ta ramka i wklejam tutaj artykuł, który sobie wcześniej przygotowałem. To nie będzie realny artykuł, ale nie o to chodzi. Na podstawy tego przykładowego tekstu pokażę na co zwracać uwagę. Przede wszystkim jak widzisz, ten tekst jest długi i właśnie wyszukiwarki bardzo lubią długie teksty, więc warto już nastawiać się na to, by pisać, się, pisać je jak najdłuższe, a później jeszcze coś do nich dopisać. Przy wklejaniu tekstu z Worda warto zajrzeć do edytora tekstowego, ponieważ czasami mogą się tutaj dodawać jakieś znaczniki, tak jak powiedzmy tutaj div, mogą to być jakieś spany, jakieś stylowania czy inne rzeczy. Nie chcemy takich rzeczy w naszych artykułach, chcemy żeby był tutaj sam tekst, dlatego powinniśmy skasować ten tekst i wkleić go jako tekst, korzystając z tej ikony. W tym momencie będę go wklejał jako tekst, wklejam go ponownie. Zamykam to okienko i w edytorze tekstowym nie mam już tych dodatkowych znaczników, których nie chciałem. Moglibyśmy opublikować taki tekst i on pewnie jakoś tam by zadziałał, ponieważ jest dosyć długi, na pewno będzie na temat, będą w nim wykorzystane zwroty, które, są, w które występują w tytule, jednak możemy ten tekst dodatkowo zoptymalizować. Przede wszystkim powinniśmy wykorzystać część z dostępnych tutaj opcji formatowania, które daje nam Wordpress, ale też każdy, edytor, in, każdy inny edytor CMS. Najważniejsze będą dla nas nagłówki, nagłówek drugi, trzeci, czwarty, piąty. Nagłówek pierwszy zwykle jest zarezerwowany dla tytułu, więc nie powinniśmy go stosować również w tekście, ponieważ jeden nagłówek H1, czyli ten pierwszy na stronie, jest to najbardziej optymalna ilość dla wyszukiwarki. Powiedzmy, że to będzie wprowadzenie do mojego tekstu. Chciałbym je odciąć takim znacznikiem czytaj więcej czy tam czytaj dalej. W większości szablonów spowoduje to takie działanie, że ten fragment będzie się wyświetlał na liście artykułów na przykład na stronie blog. Natomiast pozostała część również z tym wprowadzeniem będzie widoczna dopiero po kliknięciu w jakiś tam przycisk czytaj więcej czy coś tego typu czyli przekierowujący do pełnej podstrony artykułu teraz spróbujmy zbudować strukturę nagłówków powiedzmy że jeżeli mam tytuł ile kosztuje wykonanie strony internetowej i w treści tego artykułu byłoby uwzględnione że mogą być na przykład strony wizytówki strony firmowe jakieś strony rozbudowane portale i tak to mógłbym wykonać taki zabieg żeby te tytuły y, zrobić w taki sposób na przykład ile kosztuje ile kosztuje wykonanie strony wizytówki następny i tutaj w drugim akapicie mógłbym też dodać co wpływa na koszt strony wizytówki y, i zrobić z tego nagłówek trzeci mógłbym jeszcze to zagłębić i zrobić z tego na przykład nagłówek czwarty i dzięki temu miałbym taką strukturę na temat strony wizytówki następnie mógłbym powielić to samo i zrobić to na przykład dla strony firmowej Bo to są takie najczęściej wykonywane rodzaje stron i tutaj zrobić to tak samo dalej ogólnie nagłówek H1 powinien występować tylko raz na danej podstronie z nagłówkiem H2 to różnie wygląda, można wykorzystać tych nagłówków kilka, z moich przynajmniej obserwacji i tego jak to wpływa na widoczność strony. Jednak warto też zachować taką proporcję, że mamy jeden nagłówek H1, np. Na przykład dwa nagłówki H2, powiedzmy trzy nagłówki H3, żeby to tworzyło jakąś taką w miarę spójną strukturę. Gdy mamy już dodane nagłówki, oczywiście może o tym nie wspomniałem, ale to pewnie widać, że te nagłówki powinny być dosyć mocno powiązane z tytułem naszego posta, ponieważ to jest główna fraza, na którą chcemy, aby wyszukiwarka nas indeksowała. Kolejna rzecz, którą powinniśmy stosować w tekście to są pogrubienia ważnych dla nas fraz. I Nie chodzi tutaj o pogrubienia informacji, które chcemy, aby przeczytał użytkownik, tylko takich, które chcemy, aby zobaczył robot wyszukiwarki. Czyli jeżeli w tym tekście będzie występować fraza, ile kosztuje wykonanie strony, koszt wykonania strony, czy tego typu rzeczy, to takie coś powinienem pogrubiać, czy też pochylać za pomocą tej ikony. Czyli w naszym tekście, w każdym akapicie powinno się znaleźć jakieś pogrubienie frazy związanej z tematem tego posta. Kolejna rzecz, którą warto dodawać do artykułów, to są listy. Zrobię taką testową listę. Do tworzenia list yy, służy ikonka lista nieuporządkowana lub yy, lista numerowana. Warto, aby nasz artykuł zawierał przynajmniej jedną taką listę. Kolejna rzecz, która podbije ranking naszego artykułu to stosowanie tak zwanego cytatu, blok z cytatem, to jest ta ikona, w większości szablonów spowoduje to, że taki fragment będzie w jakiś sposób wyróżniony, na przykład będzie miał jakieś inne tło, jakiś większy font, będzie jakiś pogrubiony lub w jakiś inny sposób i to też warto w tych cytatach zawierać informacje, które dotyczą tytuł naszego posta. Kolejna istotna rzecz w strukturze naszego artykułu to linkowanie wewnętrzne. Ja teraz tworzę tekst na temat ile kosztuje wykonanie strony, ale być może wcześniej tworzyłem tekst co powinna zawierać strona internetowa. W momencie gdy użyję tutaj tego typu frazy, powiedzmy, że w tym zdaniu dopiszę zobacz co powinna zawierać strona internetowa. W tym momencie tą frazę co powinna zawierać strona internetowa, mogę podlinkować do artykułu, który napisałem wcześniej, czyli na przykład wyszukać go sobie tutaj z mojej bazy, powiedzmy, że tutaj ona będzie, kliknąć dodaj link. Następnie gdy dodam kolejny artykuł lub w jakimś innym artykule będę miał wspomniane coś na temat tego ile kosztuje wykonanie strony internetowej, powinienem tworzyć takie podlinkowania wewnętrzne między podstronami w moim serwisie, ponieważ to bardzo dobrze działa na indeksowanie podstron w wyszukiwarkach. Kolejną istotną rzeczą, która może sprawić, że nasz artykuł będzie bardziej atrakcyjny dla wyszukiwarki w porównaniu do konkurencji jest dodawanie w nim filmów, a konkretnie odnośników do YouTube'a poprzez wklejenie linku do takiej strony w tym momencie załaduje nam się tu przynajmniej w WordPressie od razu ramka z naszym filmem. Więc ogólnie filmy też mocno podbijają nasze statystyki. Wiem coś o tym, ponieważ dodaję dużo filmów na swoją stronę i widzę jak to działa. Poza filmami oczywiście no, może nie dysponujesz akurat jakimś wideo, które mógłbyś wstawić, ale możesz z pewnością wstawić jakieś zdjęcia. Na temat dodawania zdjęć nagrałem osobny film na moim kanale. Jak to dokładnie robić? Tutaj tylko kilka najważniejszych rzeczy. Powiedzmy, że chcę sobie załadować zdjęcie z mojego dysku i tutaj już pierwsza istotna rzecz to nazwa pliku z moim zdjęciem powinna być też zatytułowana tak jak artykuł, który dodaję. Tutaj w WordPressie i w każdym innym CMS-ie powinien być coś takiego jak tekst alternatywny. Ten tekst powinien też odzwierciedlać tytuł naszego artykułu. Dodatkowo możemy wyświetlać etykiety i opisy, to nie zawsze się będzie wyświetlać gdzieś na stronie, ale zawsze może podbić ranking na przykład naszego zdjęcia czy, czy właśnie naszej podstrony w wyszukiwarce. Wstawiam sobie takie zdjęcie do wpisu i będę tutaj już miał całkiem bogaty artykuł. Czyli podsumowując, powinniśmy starać się używać w miarę dużo tych ikon dostępnych w edytorze, takich jak nagłówki, pogrubienia, listy, podlinkowania, znacznik czytaj więcej, zdjęcia, wklejanie filmów. W taki sposób powinniśmy przygotowywać artykuły, aby były one dobrze widoczne dla wyszukiwarek. Warto też korzystać, jeżeli nasz, nasza strona coś takiego obsługuje, z tagowania, z kategoryzacji postów, Dodawania obrazka wyróżniającego w takich samych, według takich samych zasad jak te obrazki w tekście, czyli nazwa pliku, niezbyt duży obrazek powiedzmy do 150-200 kB, na pewno nie obrazek bezpośrednio z aparatu, ponieważ duży plik powoduje, że nasza strona się wolniej ładuje, a to z kolei psuje nasze efekty, które chcielibyśmy osiągnąć formatowaniem tekstu. Jak widzisz pokazane wskazówki nie są mocno skomplikowane, zajmują troszkę więcej czasu podczas dodawania posta do strony, ale mogą przynieść naprawdę spektakularne efekty dla widoczności Twojej strony internetowej w wyszukiwarce. A jeśli już mowa o stronach internetowych, być może planujesz zakup takiej strony lub sklepu, jeżeli tak to koniecznie zapoznaj się z ofertą mojej firmy, znajdziesz ją na stronie www.arturkosiński.pl Moja firma świadczy tego typu usługi od kilku lat i z pewnością będziemy mogli Ci pomóc. Jeżeli wskazówki z tego filmu były dla Ciebie przydatne, daj kciuk w górę pod filmem. Jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu. A jeżeli chcesz otrzymywać więcej tego typu porad, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i zapisz się na newsletter na mojej stronie. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.